Ciekawa sprawa, łapią Cię na fotoradarze, oczywiście za przekroczenie prędkości. A Ty jedziesz w nie swoim samochodzie i z nieważnym prawem jazdy. Także nieszczęścia potrafią chodzić parami. Zapytanie mojego widza. Dzień dobry, mam pewien dość duży kłopot. Otóż ojciec dostał liścik z Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego za zdjęciem z fotoradaru. Oczywiście, chodzi o przekroczenie prędkości o 25 km na godzinę. Kierowcą w momencie wykroczenia byłem ja. Dodam, że jestem osobą niepełnosprawną ruchowo, z niedowładem kończyn dolnych. Jechałem wtedy razem z ojcem, ale jestem też współwłaścicielem pojazdu. I podczas wypełniania oświadczenia zorientowałem się, że y, mam nieważne prawo jazdy. Utraciło ono ważność ponad półtora roku temu. Oczywiście, za dwa dni mam umówioną wizytę u lekarza w celu odnowienia uprawnień. W związku z tym, czy w tym przypadku coś mi grozi, czy skończy się po prostu na mandacie za przekroczenie yy, i czy GIT sprawdza ważność prawka. Najbardziej obawiam się utraty prawa jazdy i ponownych egzaminów ze względu na ponad rok od momentu utraty ważności. Rozważaliśmy jeszcze kwestię wzięcia winy na siebie przez ojca, bo na jego nazwisko przyszło to pismo, ale to chyba jest już składanie fałszywych zeznań. Bardzo proszę o odpowiedź, ponieważ nie wiem co mam robić i już po nocach spać nie mogę z tych nerwów. I sytuacja jest tutaj bardzo ciekawa. Spojrzałem jak wyglądało to pismo, a w zasadzie wzór tego pisma i właściciel pojazdu wypełniając zwane oświadczenie numer 2, czyli posiadacz pojazdu, który wskazuje komu powierzył pojazd do kierowania lub używania w określonym, w oznaczonym czasie, ma obowiązek podać imię, nazwisko, PESEL, adres numer dowodu. Ciekawe, skąd ma znać ten numer dowodu. Jak przykładowo dał obcej osobie, ale nie musi podawać numeru prawa jazdy, czyli w tym momencie ten git nie będzie wiedział, czy czy masz uprawnienia, czy nie, chociaż w dobie informatyzacji można sobie wszystko sprawdzić. Ale w tej sytuacji masz czas na pójście do lekarza i przedłużenie prawka. Pytanie jest następne, czy y, git właśnie, czy ten inspektora dopatrzy się nieważnego dokumentu, jak już dasz y, oświadczenie z nowym prawkiem. Tak szczerze mówiąc, to nie mam pojęcia. Y, no, może podanie tego biednego ojca byłoby tutaj troszeczkę rozsądniejsze, bo przypuszczam, że inspekcji, policji, czy komukolwiek od fotoradarów jest raczej obojętne, kto ten mandat zapłaci, byleby zapłacił. Prawda? Yy, no, możesz też rozważyć w ogóle yy, niewskazanie, kto kierował i w zasadzie końcowa decyzja należy do ciebie Musisz sobie jakoś tam skalkulować koszty i korzyści, prawda? No bo, jeżeli miałbyś być taki pryncypialny, to trzeba by jeszcze oprócz tego, że podajesz się jako prowadzący tym pojazdem, uczciwie przyznać do tego, że prawo jazdy miałeś nieważne, a mandat za nieważne prawo jazdy za brak uprawnień jest 500 zł, czyli łupnęliby Ci i za tą prędkość i 500 zł za nieważne prawko. To samo może być, jak się inspekcja dopatrzy, że dopatrzy się sama, że prawko było nieważne. Także na tym zasadzie kończę. Jako lekarz uprawniony do badań kierowców mogę Ci tylko powiedzieć, że warto pójść do mnie czy do moich kolegów. Szczególnie jak masz jakieś choroby te prawa jazdy już są coraz częściej terminowe. I w tym przypadku mojego widza tak było. Sprawdzić ważność tego prawka. No i potem się nie stresować. Zapłacić najwyżej tylko za to, co narozrabiałeś, czyli przekroczenie prędkości, a nie dodatkowe jakieś tam mandaty dosyć solidne. Te pięć stówek, czyli 500 minus za to że jechałeś na nieważnym dokumencie. Także jeszcze raz mówił Darek Kraśnicki, lekarz specjalista medycyny transportu z Wrocławia. Jak nie jesteś moim widzem, oczywiście tutaj kliknij w to kółeczko lub obejrzyj kolejny filmik z cyklu badania kierowców, terminowe prawo jazdy i różne tematy podobne.